Absolwenci kierunku zarządzanie to osoby posiadające wiedzę i kompetencje niezbędne do czynnego realizowania zadań zarządczych w przedsiębiorstwach. Jest to atut najbardziej doceniany przez pracodawców. Dzięki temu znajdują oni relatywnie szybko pracę bądź zdobywają kolejne etapy na swojej ścieżce kariery. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia wyższej szkoły bankowej oraz innych szkół wyższych przygotowaliśmy bardzo interesującą ofertę specjalnościową na studiach magisterskich.